Dzisiejsza dobra nowina zderza z sobą ludzkie wyobrażenia uczniów Jezusa z wolą Boga. Wspaniałe nauczanie z mocą, którego tak chętnie słuchali, liczne cuda, w których doświadczali, że Bogu naprawdę na nich zależy i nagle słowa, których nie rozumieją albo zrozumieć nie chcą. Słowa trudne, bo mówiące o zbliżającej się zdradzie, męce i śmierci. Może ta dzisiejsza Ewangelia jest po to, abyśmy pomyśleli o końcu naszego życia, bo przecież tak rzadko o nim myślimy, zbyt rzadko. Temat cierpienia i umierania jest często tematem tabu, którego wolimy unikać, nie zajmować się nim, tak jakby on w ogóle nas nie dotyczył. A jednak śmierć jest częścią życia i to chyba najważniejszym jej momentem. Warto, aby chociaż od czasu do czasu pochylić się nad tym tematem. Chociaż raz na jakiś czas pomyśleć o dniu własnej śmierci. Czy jestem gotowy na to, aby już dziś przejść z tego świata do życia wiecznego? Czego jeszcze nie załatwiłem? Co muszę uporządkować? Potrzeba nam, chrześcijanom XXI wieku, nie tracić z oczu perspektywy życia wiecznego pośród spraw doczesnych, rozmyślać i tęsknić za sprawami wiecznymi. Życie jest zbyt krótkie, aby je marnować na nieistotne sprawy. Żyjmy zatem, aby życie dopełnić. Przeżyjmy ten dzisiejszy dzień tak, jakby był on ostatni.